Kotlet z kabośwem. Chcić, chcić, chcić. Co proszę? Porzu. Porsu. Dobra. To moje ulubione miejsce turystyki. Where are you from? Sweden. Sweden. Sienna. No, jak ładnie. Śwetki się z nami przywitały, ale oni są fajni. Ciekawe, czy wiedzą coś na temat Polski? Wydaje mi się, że nie. Jaka jest stolica Polski? Gdzie znajduje się Polska? Czy w Ameryce, czy w Europie? Na te wszystkie pytania dostaniecie odpowiedź dzisiaj od moich kolegów z Filipin Bardzo długo zastanawiałem się nad tym, co Filipińczycy wiedzą o Polsce Do tej pory okazało się, że nic Winą something about Poland? Ale nie poddawajmy się tutaj w trudach oh, Wiesz coś o Polsce? Polska. Tak. Wszystko, co wiem, to, to To jest bardzo zimno. To jest bardzo zimno. To jest bardzo zimno. jest bardzo zimno. To jest bardzo zimno. To bardzo szybko To się języka polskiego To całkiem bardzo To jest bardzo To jest Thanks To you say that? Jane okay. take KOTLET SKABOWER uh -huh. <laughs> Try it! step over. Uh -huh. Good one! Cheers, Wilson! <laughs> excuse me, excuse me Zapraszam Na Na BORSUK Porso. VLOGA VLOGA Sorry, sorry, sorry You did good! Do you know if we're good in soccer or basketball? Uh... Basketball Basketball? Yeah. Do you know Polish people from uh, basketball player? Uh, like uh, Kobe Bryant? Yeah, but Kobe Bryant is not Polish. Uh, in Polish uh, place? Yeah, from Poland. Poland? How about Derek Noicki? Perfect, man! Wow! No dobra, y muszę wam powiedzieć, że to jest rajski klimat. Patrzcie na to. Selfie photo. It's just a camera. What are you doing, girls? Where are you from? I'm from Korea. from Korea From Korea? Can you say, can you say, how are you in Korean? <laughs> oh, teddy, teddy, What's your name? Emily Emily, hi, I'm Victor you, What do you know about Poland? Do you know where Poland is? Is it in America or Africa? America America? Gohan or By me. Do you know something about Poland? Poland? Poland. What Can is that? Country. Uh, country? Country. Uh, I don't even hear that sir. You think it's in America or in Europe? Uh, maybe America. sir. Bardzo niewielu Filipińczyków wie coś o Polsce. Ale niesamowity entuzjazm, który towarzyszył im przy nauce polskiego. A okay. pretty hamburger. <laughs> naprawdę działał na ich plus. I'm from the Philippines. Jestem you... z Filipin. Not bad. Good one. Yeah. No jeszcze się upewnię, na pewno zasubskrybowaliście. Dobra. Jeżeli tak, to do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym opowiem Wam o tym, czy Filipiny to raj, czy bałagan. Cześć!